ilości waszych lajków, wyświetleń i komentarzy myślimy, że nasz quiz małżeński wam się spodobał. Ale to chyba nie jest dziwne. Jesteśmy super parą, młodość <głos> i doświadczenie. <głos> I dlatego właśnie zapraszamy was na drugą część. Tego nie możecie przegapić. Nigdy. <głos> Co pytanie to problem? <głos> Jezu, no. Posłuchajcie, ja myślę, że... Zde... No dobra. No a trzy, cztery. Co tam jest? Co? Pop taneczna. Każdej, oprócz disco polo. Dla mnie to taneczna. Discopolo polo nawet. <laughs> ale nie słucham. Okay. <laughs> ale to jest, jest, jest sytuacja zawodowa. Rozumiem. Ja po prostu bywam na weselach i tak. słyszę to, ale nie słucham tego. Nawet śpiewasz to rano. Co? Nieraz. Co rano śpiewam? Zacznij ta świnia jak <grymne> Ja nigdy w życiu rano nie śpiewam, bo zacznij Jak to słyszałaś pierwszy raz. Nieprawda, jak to. Nie, nie, bez jaj. Nie jest płysnika zacznę ta za świna, tylko jest weselny klimat. Nawet jest filmik, jak śpiewa. Ja już no i... kiedyś zaśpiewałam zacznieć. Tak, Na YouTube jest ten filmik, jak śpiewa. Tak? Tak. Koniecznie musicie to zobaczyć. Świetne. Weselny klimat, tak się zaczyna I z białym welon, a w nim dziewczyna Strumienie wódki Karolina. i trochę wina ta świnia. Dziejku, jak to się nazywa tylko? Myśuniu, tak mogę ci lekko podpowiedzieć, że tańczyłeś to na swój pierwszy taniec To była rumba. Tak! No poczekaj, szybko dopiszę to co ty robiłeś to była rumba w jest. Albo tam rumbo podobne. <śmiech> rumba. Jaką się nazywa? No przecież był uwielbiasz, on tymi autami jeździł w dawnych czasach tych starych filmach. Poczekaj, ja zapomniałam, jak zapomniał, się nazywa. nazywa? <śmiech> podobne jestem do niego podobny. Tak! Nawet kurtkę taką mam. Tak! Też byle I fryzurę doby. taką samą, wszystko macie takie same. Queen Tak. McQueen. To nie musi być. Wiem! Poczekajcie. Wiem! Ulubiona moja potrawa. A to jest parę. Ty wiesz ty, ty lepiej niż ja? Tak! A to ściągną? Nie! Mogę ci tylko powiedzieć, że ostatnio mówię, że twoja babcia ci to robiła i mogłeś z bratem zjeść tego każda. A! Wiemy! To no wiadomo! <śmiech> Jednak bez podpowiedzi tylko idziemy, się nie udało. Klatki ziemniacowe, no, ja oczywiście, że tak, ale nigdy z cukrem, zawsze ze śmietaną i na O ja. No, jest... Cieliste różowy. No takie nude no. No to nie jest cielisty. No takie ja, takie beżowo-różowe zawsze. To się liczy, bo to jest różowo-cieliste. A, jest trzy, kilku. Zasadzie, to jest kilku. Yy, pisz piszcie. Jeszcze żyją którzy. Ale w podeszłym wieku wszyscy. A, <laughs> ale nie Pisa. wiem, czy tego imienia się nie pisze przez jedno ry, to sorry, to jest ten. Potem jest ten. I jeszcze był trzeci zawsze. Zawsze mówiłam, że lubię trzech. E, jakiego ja bo to jeden to jest ten, on ma podwójne nazwisko, no nie? Czy nie? Kto? Miśle, dobrze, to jest imię pierwsze, to jest imię, no musisz napisać nazwisko. No! Ściągę! Ściągę, już to ma napisane. Pretty Woman, ten co grał, ten, ten, ten. Pretty Woman, który to był? No Boże, ten co grał tego milionera. A to nie był George Nie, <laughs> ale ten też ma. Ale ten mam do zapisanego. <laughs> to widziałem. E... A ich nazywa ten z tego. Harry Z czego? Pretty Woman? Jak on się nazywa? Richard Girl. Richard Girl to dokładnie jest trzeci, którego szukałam. Richard? Tak. g e r e a się pisze. Jak jeszcze? Tak! Czyli mamy. Harry są co? Zdarza się? Tak. Tak. I Richard. Gir. Nie wiem czy dobrze ich popisać. Ja też nie wiem, czy dobrze, bo ja te nazwiska to jakoś takie są stary. Może jakieś tam błędy się. No, to nie pamiętam jak się Ale to są moi ukochani, to prawda, więc chociaż najmniej job, czy jakoś.. Ale Richard i Harrison. Ale to chyba w kobecce ich oglądowałaś. A wiem. Nie, no to poczekajcie, poczekajcie. też tej nie znoszę, to wiemy, której nie znoszę, ale staram się, który ja uwielbiam, ale to jest tak. <grym> <grym> <grym> biały? Też. Biały? Muszę ci kupić. Boże, gdzieś kiedyś biały bieliznę? Tak, ale to takie kryty, to nie jest to samo? No to nie jest to samo, ale białe, proszę Cię, takie białe gaciole, to... albo dziecięce, albo dla starych w kopie. na poglądam Cię w tego? Ale przecież już lubisz, jak ubieram czarno. Nie chciałam tego to... zdradzać. E... Poczekajcie, bo... Poczekaj, czekaj... Znaczy ja wiem, jako... ale tej restauracji już nie ma, ona nieistniejąca jest. E, tak. Ale to jest pierwsze spotkanie, nie wiem czy to możemy jako randkę trafić. To była randka, dla mnie była to randka. Dobra. To była restauracja... Która się nazywa tak? Rozdrow. Tak się nazywa. 20, no. Ale to na ulicy Rozdrowa. Rozdrow, tak. Szczyt Lansk. Pierwsza randka, która miała trwać 30 minut to. 45 da. Do... A ile To więcej. Okej. Po co ten wykrzyknik? Bo jesteś zodykalnym baranem. Dziękuję. To Nikt nie wiedział, teraz wszyscy wiedzą. Tak. Oboje, dramat! Moglibyśmy stworzyć jakiś zespół Disco Polo. Te siostry mogliśmy przebić nawet. E, kto lepiej. No dobra, no już ostatecznie. No, ja napisałam. To już, już, już. Z dwojga złego wybieram siebie. Co zawsze mam w torebce? Chyba? Raz, dwa, dwa, trzy? Dwa matka? Telefon. Uh. Znaczy, w sumie moja pierwsza myśl była, co mam w torebce pomadka. Znaczy, nie. Pierwszą myśl miałam, że telefon mam zawsze przy sobie, ale potem sobie pomyślałam, że telefon raczej trzymam w ręku. No właśnie, ale to nie jest fair, bo telefon masz albo na takim tym łańcuszku, albo na swoim takim dziesiątku. ale rzadko, w torebce? Naprawdę? No, albo pomadce też. Nie, nie, pomadka. Oooo! Wiadomo. Błyskawiczna odpowiedź, nawet nie muszę ściągać. Zobacz, też masz wykrzykniczek Ci dam, bo po prostu zdecydowanie lepiej. O! Wiem! Jaki tylko to był tytuł? Yy, wiem! Wiem! Wiem! Wiem! Proszę. Trzy, cztery, cztery. i Kwiata Kwiat patroci? Tak. Tak. Posłuchajcie, opowiadałem jej o tym i kupiła mi Nie, bo to y, y, y, y, była taka bajka, którą babcia ci y, pokazała, prawda? Ale też na projektorze, taki był jakiś projektor do wyświetlania filmu. To jest taka bajka bardzo piękna z cudownym Pięknie. przesłaniem. Tak. Tak. I i a teraz do końca. Teraz I tak. Kupiłaś mi taki specjalny aparat i takie filmy, takie klisze, które na ścianie można wyświetlać. To jest przeurocze i przerewelacyjne, że to znalazłaś w ogóle. Bo ten sprzęt ma, nie powiem ile lat, bo ten będzie ja mam lat, ale ma dużo lat. I jest nie do stania. Kupia się to na Allegro, czy? Mega się tego jakiegoś... szukałam. Mega szukać. Albo... I zaskoczyła mnie e... tak, tak, w łóżku, idziemy no. do sypialni, bo wiadomo, ja myślę, co tam będzie fajnego, a tam od razu oh, oh na God. ścianie bajka padłem. No. Rewelant. No, jest takiego i z tego starego projektu, to jest schowane, projektor... wiecie, to jest schowane ten projekt? U, góry, u mnie tam. w gabinecie jest, no. tak. Będzie dla naszych dzieci. Wszystkie słodycze. No właśnie. <laughs> Najbardziej lubię dobra, to może... Ja napisałam jedną, bo nie mogę się zdecydować. A ja lubię. trzy. Raz, dwa, trzy. To pewnie uda Ci chociaż w jednym trafić. Trzy. Kochana, I... nie podglądamy. No, okay. Raz, dwa, trzy. Beza, number one. Jest! Jest! No, czekaj. Później czekolada. No, i lody. Dwa. i lody. Kocham wszystko. Ale tylko naturalne i tylko dobre lody. Tak. Mm. Potrafi z tuta 6 km iść na lody. O oh my god. Tak. Nie, to musi być, powiem wam, to jest tak. Pisz, co tam piszesz, wyznanie miłosne? Uwaga, trzy, Ty, cztery. cztery. Co, co napisałaś? On, ona i znak równości. Misiu, co, co to jest te kreski? To jest tak jak autostrada, równe. Równość, on, widać jest, on, Ró znak równości i ona. No patrz. Ja sam równą. A ten piorun? piorun? No piorun, miłość, energia, electricity, wyładowania. Wszystko tu się dzieje. Powiem że graficznie wygląda Twoje lepiej. Nie. <grym> to z łapem <grym> mówię, no nie? Wow. Szczerze? No Ale ja to było. Te było trudnych, ale to ogólnie... To był twój pierwszy my... test ever. Pierwszy pierwszy. test. Ogólnie twój, twój. to... My się chyba dobrze znamy jednak. To, co jest chyba mega ważne, to to, że my mamy... Podob... Teraz mogę do Ciebie bliżej, bo tak bym się uciekać, bym się nie ściągało. Bardzo podobne poczucie humoru, e, pomimo tego, że jest dosyć specyficzne i pewnie osoby, które nas nie znają, a, m, mogłyby nie czuć się komfortowo ze wszystkimi naszymi żartami. Ale my na szczęście je rozumiemy, i się o nie nie obrażamy. Nie? Mów za siebie. <śmiech> nie, żartuję. To nie prawda, mój Boże, jest bardzo obrażalski, ale nie o żarty akurat. Kolejna pejlica? <śmiech> Nic nie mówimy. koniec. Koniec, nie ma, bo wydamy wszystko. Nie ma. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz na dole. Tutaj przygotowałam dla Ciebie kolejne propozycje, które mogą Ci się spodobać. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nigdy już nie przeoczysz premiery.